Jesteś właścicielem, szefem lub kierownikiem w Agencji Ochrony? Podejrzewam, że teraz na nic nie masz czasu. Starasz się nadążyć za zmianami w prawie, podatkach i wynagrodzeniach. Ale to zapewne nie jedyne Twoje zmartwienia. Szukasz sprawdzonych rozwiązań w dozorze wideo. Chciałbyś wznieść centrum monitoringu na wyższy poziom. Zależy Ci na unowocześnieniu usług ochrony fizycznej. Ale czy myślałeś, o wsparciu dla siebie i swoich działań. Wyobraź sobie, że ktoś przyszedłby Ci z odsieczą, że ktoś przeanalizuje Twoją sytuację i zaproponuje dopasowane, cyfrowe rozwiązania. Wyobraź sobie, że te rozwiązania będą dla Ciebie możliwe do wdrożenia, że będziesz mógł z nich skorzystać szybko i bez zbędnego wysiłku. Sukces jest w Twoim zasięgu. O monitoringu i technologiach w ochronie wiemy prawie wszystko. Mamy za sobą setki wdrożeń, migracji danych, optymalizacji, a także tysiące godzin szkoleń i konsultacji. Przeanalizujemy Twoje problemy i podpowiemy rozwiązania. Czy z nich skorzystasz, czy nie? To już będzie Twoja decyzja. Daj sobie szansę i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zapisz się już teraz. Serdecznie Cię zapraszam. Krzysztof Ciesielski.